Hata cyborga w Bielicach, widoczek od miejscowej rzeczki i w tej chacie właśnie odbyły się 20-letnie 20-lecie, uroczystość z okazji 20-lecia ślubu mojej siostry Joanny. Budyneczek prześliczny widoczki również. Także warto tutaj przyjechać na chwilę odpoczynku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.